Jeszcze raz nieco inne ujęcie figury maryjnej, prawdopodobnie maryjnej na takim mosteczku w Kożuchowie tam jest ulica 1 Maja i prowadzi to w kierunku Ryneczku i jeszcze raz figura maryjna A to Korzuchów, widziany od strony ulicy 1 Maja Tutaj figura Maryjna na pierwszym planie A my idziemy gdzieś w kierunku zamku Jest Tak Jeszcze raz Korzuchów, jego mury obronne Okalają całe miasto, tam nawet widzisz część murów jest wkomponowana Chyba w kamienice Kościół Mury, mury, mury, mury Troszeczkę przypomina mi to Dzierżoniów Mówię troszeczkę Bo tam też było sporo murów 2 maja 2015 Filmuje Darek Kraśnicki z Wrocławia I jeszcze raz mury W Kożuchowie mury obronne tutaj ciekawe wkomponowanie okna kamienicy w mury idziemy w kierunku zamku gdzie ten zamek, dokładnie nie wiem ale idziemy w tamtym kierunku a te mury ciągną się właśnie równolegle do tejże ulicy spacerowej Także jeszcze raz popodziwiaj a tutaj dwóch dżentelmenów cieszących się z, widoc... z zabytkowych tak, widoków w mieście wesołe towarzystwo Jeden drugiego prowadzi.